Prolaktyna jest hormonem wydzielanym przez przedni płat przysadki mózgowej. Warto wiedzieć, że pełni on mnóstwo ważnych funkcji w organizmie człowieka. Ma bezpośredni wpływ na proces laktacji, czyli wytwarzania pokarmu po urodzeniu dziecka. Nieprawidłowy poziom prolaktyny może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Właśnie dlatego tak ważne jest to, aby wykonywać systematyczne badania. Niepokojące objawy należy konsultować z lekarzem. Dotyczy to nie tylko kobiet, które planują powiększenie rodziny. U mężczyzn także odnotowuje się nieprawidłowe stężenie prolaktyny we krwi. Oglądaj do końca, aby poznać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego ważnego hormonu. Witaj na kanale Medycyna360. Znajdziesz tu dużo wiedzy na temat zdrowia, medycyny naturalnej, sportu oraz urody. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Prolaktyna to hormon produkowany w przednim płacie przysadki mózgowej. Jest on wydzielany do krwi przez komórki lakototropowe. Należy wspomnieć, że jest on również nazywany hormonem luteotropowym LTH. Jego najważniejszą rolą jest stymulowanie laktacji, dzięki której matka może karmić dziecko po urodzeniu. Trzeba podkreślić, że prolaktyna pełni także wiele innych funkcji w organizmie. Wszelkie nieprawidłowości w produkcji tego hormonu niosą rozmaite dolegliwości zdrowotne. Za syntezę oraz sekrecję prolaktyny odpowiada dopamina. Omawiany hormon jest w niewielkim stopniu wydzielany także przez limfocyty, fibroblasty, komórki doczesnej w okresie ciąży, prostatę, komórki tkanki tłuszczowej, gruczoły piersiowe, Prolaktyna jest odpowiedzialna między innymi za reprodukcję. W trakcie ciąży bierze współudział w stymulacji gruczołu piersiowego. Po urodzeniu dziecka pobudza laktację. Odpowiada za właściwe działanie gonad, jajników, jąder, wpływa na działanie hormonów płciowych, metabolizm, pracę układu immunologicznego, osmoregulację, regulację funkcji behawioralnych. Prolaktyna jest wydzielana w sposób pulsacyjny. Oznacza to, że jej fizjologiczne stężenie można wykazać w oparciu o wahania dobowe. Najwyższy poziom opisywanego hormonu przypada na czas snu oraz po przebudzeniu. W ciągu dziennej aktywności pozostaje on na ustabilizowanym poziomie zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Poziom prolaktyny we krwi chwilowo podnosi między innymi wysiłek fizyczny, stosunek seksualny, posiłek, stres, sen, Ocena poziomu prolaktyny we krwi jest wskazana w przypadku odnotowania niepokojących objawów. Można do nich zaliczyć między innymi zaburzenie rytmu miesiączkowania, spadek libido, mlekotok o niezidentyfikowanej przyczynie, problemy z laktacją po urodzeniu dziecka, zmniejszona ilość plemników w spermie. Normy prolaktyny są zmienne. Nastężenie hormonu u kobiet ma wpływ cykl miesiączkowy. W przypadku obu płci należy również uwzględnić szereg innych czynników, które mogą zmniejszyć wiarygodność pomiaru. Trzeba mieć świadomość, że przekroczona norma nie zawsze jest równa z patologią w funkcjonowaniu układu. Do badania prolaktyny należy odpowiednio się przygotować, aby otrzymane wyniki były zgodne z rzeczywistością. Na badanie należy zgłosić się w godzinach porannych, najlepiej pomiędzy siódmą a dziesiątą. Ostatni posiłek powinien zostać spożyty na 10-12 godzin przed badaniem, czyli około godziny 18-19 dnia poprzedniego. Badanie może zostać wykonane u pacjenta wypoczętego, który przespał noc. Zaleca się odstawienie używek na minimum 24 godziny przed planowanym badaniem. Na minimum 24 godziny przed badaniem lepiej zrezygnować z intensywnego wysiłku fizycznego. Lekarz musi posiadać wiedzę na temat leków oraz preparatów ziołowych przyjmowanych przez pacjenta. Niektóre leki oraz preparaty ziołowe mogą powodować podwyższenie poziomu prolaktyny w organizmie. Właśnie dlatego tak ważna jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem. W przypadku kobiet badanie powinno mieć miejsce pomiędzy drugim a piątym dniem cyklu, jednak należy stosować się do wskazań specjalisty. Trzeba także wspomnieć, że wynik może okazać się fałszywy, jeśli w ciągu minionego tygodnia zostało przeprowadzone badanie ze znacznikiem radioaktywnym. Na wyniki badania poziomu prolaktyny we krwi zwykle należy zaczekać jeden dzień. Interpretacja pomiaru zależy od tego, w jakiej fazie cyklu został on wykonany. Normy prolaktyny u kobiet są następujące. W fazie folikularnej poniżej 23 mikrogramów na litr. W fazie luteinowej poniżej 40 mikrogramów na litr. W trzecim trymestrze ciąży do 400 mikrogramów na litr. Norma prolaktyny u mężczyzn wynosi poniżej 20 mikrogramów na litr. Podczas interpretacji wyniku poziomu prolaktyny należy także uwzględnić następujące wartości 5 do 25 nanogramów na mililitr. Prawidłowa norma powyżej 25 nanogramów na mililitr. Nieregularne miesiączki cykle bezowulacyjne powyżej 50 nanogramów na mililitr. Zdarza się zupełne zatrzymanie miesiączkowania powyżej 100 nanogramów na mililitr. Istnieje ryzyko guza przysadki. Podłożem podwyższonej prolaktyny nie zawsze są zmiany patologiczne. Za wyższe stężenie omawianego hormonu odpowiada między innymi ciąża i laktacja. Nie można jednak wykluczyć niezłośliwego guza przysadki mózgowej. Najczęściej jego rozmiar nie przekracza 1 centymetra. W przypadku większych zmian dochodzi do ucisku sąsiadujących obszarów, a to prowadzi między innymi do problemów ze wzrokiem i zaburzeń widzenia. Podwyższony poziom prolaktyny może być także następstwem zmian organicznych w mózgu, np. spowodowanych urazem mechanicznym, przebytą radioterapią, uciskiem guza. Do innych czynników można zaliczyć na leki z niektórych grup, przewlekłą niewydolność nerek lub wątroby, zaburzenia hormonalne. Dość rzadko nie można określić przyczyny wysokiego stężenia prolaktyny. W takim przypadku mamy do czynienia z zaburzeniem idiopatycznym. Niski poziom prolaktyny we krwi stanowi oznakę uszkodzenia przysadki mózgowej. W takim przypadku pojawiają się również inne objawy świadczące o zaburzonej pracy gospodarki hormonalnej. Fizyczne uszkodzenie wspomnianego obszaru mózgu może być skutkiem na przykład wypadku udaru, nowotworu, zmian zapalnych zlokalizowanych w sąsiadujących obszarach. U kobiet w wieku rozrodczym pojawiają się poważne objawy, takie jak na przykład poporodowa martwica przysadki, zespół szechana. Udar przysadki spowodowany jest nagłym spadkiem jej ukrwienia. Następstwem tego zjawiska jest np. brak laktacji po urodzeniu dziecka, zanik miesiączki, niedoczynność tarczycy i kory nadnerczy. W takiej sytuacji konieczna jest wizyta u ginekologa lub endokrynologa. Niezbędne jest wykonanie szczegółowych badań oraz pogłębienie diagnostyki. Hiperprolaktynemia oznacza wysokie podwyższenie prolaktyny w surowicy krwi. Omawiany stan nie zawsze jest objawem choroby. Niektóre czynniki, np. stres, ciąża, laktacja, prowadzą do przekroczenia normy wspomnianego hormonu, co jest normalnym zjawiskiem. Wysoka prolaktyna może być także oznaką choroby. Najczęściej mamy do czynienia z gruczolakami, łagodnymi guzami przysadki mózgowej. Hipoprolaktynemia to stan obniżonego stężenia prolaktyny w organizmie. Najczęściej występuje on u osób z niedoczynnością przysadki. Warto jednak podkreślić, że jest to bardzo rzadka dolegliwość. Obniżony poziom omawianego hormonu w surowicy krwi zwykle prowadzi do problemów z laktacją po porodzie. Niewystarczająca ilość produkowanego mleka utrudnia lub uniemożliwia nakarmienie dziecka. Trzeba dodać, że u zdecydowanej większości pacjentów hipoprolaktynemia nie prowadzi do żadnych dolegliwości zdrowotnych. Niektórzy specjaliści uważają jednak, że prowadzi ona do spadku odporności na niektóre zakażenia. Stres ma duży wpływ na stężenie prolaktyny w organizmie. Ciekawym jest, że hiperprolaktynemia jest częściej diagnozowana u pacjentów z chorobami psychicznymi. Można spotkać się z teorią, że wzrost dopaminy w psychozie jest następstwem wzrostu prolaktyny, wywołanego silnym stresem. Negatywne emocje, takie jak na przykład wstyd, lęk, strach, gniew mają bezpośredni wpływ na proces wydzielania prolaktyny. Potwierdza to zależność między reakcją neuroendokrynną, a stresem emocjonalnym. Dziś to już wszystko. Jeśli informacje zawarte w filmie były dla Ciebie pomocne, zostaw proszę łapkę w górę. Będzie to nas motywować do dalszej pracy nad kanałem. Daj znać w komentarzu, czego chcesz się dowiedzieć w kolejnych odcinkach. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Udostępnij ten film znajomym, możesz w ten sposób komuś pomóc. Bądźcie zdrowi!